No cześć, witam cię bardzo serdecznie, chciałem się tutaj pochwalić jedną sprawą, a mianowicie w końcu jako wielki ekspert wylądowałem w tvn -ie. Powiem szczerze, że już dawno miałem różne propozycje ze stacji telewizyjnych, ale jakoś tak nie ciągnęło mnie, prawda? Natomiast w końcu dałem sobie jakiś taki, jakby to powiedzieć, yy, postanowiłem spróbować i zobaczyć, na czym taka zabawa po polega, na ile mnie wyedytują, na ile to, co powiem, będzie jakąś istotną informacją. I, i jeżeli chcesz mnie w tym, TV-nie znaleźć, to. Tutaj wpisz sobie Dariusz Kraśnicki, TVN24, sprawdzanie psychiki i wzroku myśliwego i tutaj jest ten fragment, mam nadzieję, że za bardzo nie naruszę praw autorskich, tutaj moja skromna osoba... 60. Może to być w podobnym stylu, jak w tej chwili Unia Europejska proponuje badania dla kierowców, dla starszych kierowców, prawda? I według mnie. No, jak chcesz sobie tam więcej posłuchać, co powiedziałem, to obejrzyj sobie na tej stronie internetowej. Mówię, to jestem ja w mojej przychodni i sprawa dotyczy zwolnienia myśliwych z badań okresowych do pozwolenia na broń. Ustawę przyjął Sejm, teraz trafiła do prezydenta. No, stacja telewizyjna swoje, ustawodawca swoje, lekarze swoje, przedstawiciele Związku Łowieckiego swoje, prawda, czyli dla Związku Łowieckiego to dobra wiadomość. No ja uważam, że trochę zdrowie tutaj myśliwych jest poza kontrolą, ale także obie strony miały szansę przedstawić jakąś tam swoją argumentację, ale dla mnie w sumie najważniejsze jest to, że coś w tej telewizji tam Powiedziałem, prawda. Spodziewałem się jakiejś takiej transmisji pod tytułem przez Zooma czy przez jakiś tam inny komunikator internetowy. Okazało się, że panowie, a w sumie jakaś pani napisała maila, potem drugi pan przyjechał do mnie z, z kamerą i z operatorem tej kamery. Nakręcili tam z 10 minut materiału, z minuta z tego wyszła na żywo, ale i tak jestem zadowolony, ponieważ pomimo, że jestem tutaj bardzo często na YouTubie i w zasadzie transmisje są bardzo podobne, trzeba... Coś tam do kamery mówić, prawda? Patrzeć się w kamerę to stres jakiś był, prawda? Pora moja dzisiejszego hangoutu nietypowa, także jeżeli daj mi tylko znać, czy mnie było dobrze słychać. Jeżeli mnie było dobrze słychać, to lecimy dalej. Oczywiście napisz to tutaj w komentarzu do, na czacie, prawda? Ponieważ jest piątek, to powiem tutaj trochę parę zdań o, o takie pytanie, prawda? Pracownik ochrony z bronią, ale ma początki jastry i ograniczone pole widzenia. Dzień dobry panie Dariuszu. Chciałem zapytać, poznać pana zdanie w poniższym przypadku. 27 lat. Niedawno stwierdzono u mnie jaskrę pierwotną konta. Pragnę się ubiegać o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony pozwolenia na broń. W załączniku pole widzenia jednego oka, drugie jest w pełni prawidłowe. Prowadzący mnie okulista stwierdził, że nie powinno być to przeciwwskazaniem przy pozwoleniu, natomiast nie jest ono rzecznikiem. Ogólne pytanie brzmi: czy według Pana nie stanowi to wykluczenia z pozwolenia do wpisu da broń lub na listę kwalifikowanych pracowników ochrony? Czy jest to temat bezdyskusyjny? To jest moje główne pytanie, prawda? Pytanie też jest takie, czy przy ocenie znacznego ograniczenia stopnia psychofizycznej sprawności brany jest sam fakt diagnozy choroby, czy również stopień jej zaawansowania. Czyli tutaj sobie widz w zasadzie odpowiada sam, prawda? Yy, przy orzekaniu różnych chorób, no z reguły nie jest brana nazwa choroby, tylko stopień zaawansowania tej choroby, prawda? Bo... Inna jest ta jaskra u młodego, 27-letniego człowieka i dopiero coś tam się zaczyna i będzie się prawdopodobnie ciągnęło przez wiele lat, ale jeżeli ten pan będzie się leczył, to będzie wszystko w porządku. Jeżeli pole widzenia nie będzie ograniczone, to będzie wszystko w porządku. Co innego, jeżeli by zaniedbał tą chorobę, no to wtedy jest już troszeczkę gorzej. W zasadzie rozpoznania są bardziej tutaj kluczowe dla tak zwanych chorób psychicznych, prawda? czyli jeżeli dla kwalifikowanego pracownika ochrony psychiatra stwierdzi schizofrenię, to raczej ta osoba nie wybroni się. i nie dostanie pozytywnego orzeczenia jako kwalifikowany pracownik ochrony, czy jako pracownik, czy jako inna osoba posiada, mogąca posiadać broń, prawda? Niezależnie od tego, jakby się tam leczyła, czy nie leczyła. Natomiast mówię, takie choroby, nazwijmy to, bardziej związane ze stanem fizycznym, czy, czy z narządami zmysłu, no to mówię, wszystko zależy od stopnia zaawansowania, prawda, czyli na przykładzie innej choroby, masz początki cukrzycy, dieta pomaga, cukier spada, nie trzeba leków, no to żyć nie umierać, prawda, Każdo, każdy jakiś tam zawód jest dopuszczalny, prawda, no ale jest cukrzyca zaniedbana, masz wysokie poziomy cukru, senność, bierzesz insulinę, masz niedocukrzenia, masz stopy cukrzycową, prawda, no to trudno sobie wyobrazić, że w tym momencie będziesz dobrym kierowcą, prawda. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń, pole widzenia ma być prawidłowe, nie są wskazane dokładne normy, jak ma to przykładowo w miejsce, bada w, ma to miejsce w badaniu kierowców zawodowych, w związku z tym pojawia się pole do interpretacji, co oznacza słowo prawidłowe. No niestety wszędzie, gdzie są jakieś niedomówienia, to zawsze są problemy, czy są sztywne kryteria prawidłowości, zgodnie z którymi każdy lekarz okulista mógłby stwierdzić prawidłowość, nieprawidłowość, zgodnie ze sztuką medyczną? Na przykład podanej w literaturze fachowej, czy to jest raczej kryterium subiektywne i dla jednego lekarza dane pole może być prawidłowe, dla drugiego nie. Dość mocno to wpływa na potencjalne monitorowanie choroby i ewentualną decyzję o przebranżowieniu się w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia. Także powtarzam jeszcze raz. Młoda osoba, 27 lat, początki dopiero choroby. Także jestem tutaj raczej dobrej myśli pod warunkiem pilnowania się, ale jak ta choroba się dalej potoczy, to nie jestem w stanie powiedzieć i, i czy podejmować tutaj decyzję o przebranżawianiu się czy nie to też trudno powiedzieć. Powiedzmy, jeżeli chcesz zostać myśliwym, posiadać broń taką jak ten pan, którego w tej chwili pokazuję, no to jest ryzyko, że... Przepraszam. Jest ryzyko, że zainwestujesz... Przepraszam jeszcze raz. Jest ryzyko, że zainwestujesz sprzęta sprzęt, a tutaj po pewnym czasie cię nie dopuszczą, aczkolwiek w przypadku myśliwych jest to, to o tyle dobrze, że badanie jest tylko raz w życiu, prawda? Gorzej jest, jeżeli kupujesz kolejną sztukę broni lub zostałeś złapany tam z jakiegoś powodu przez policję, Masz, miałeś jakiś wybryk po alkoholu czy byłeś karany z innego powodu, no to Trzeba się liczyć, że będziesz poddany kolejnemu badaniu, prawda? Dobra. No, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytanie, to serdecznie zapraszam tutaj do zadania tego pytania. Jeżeli pytań nie ma, to możesz jeszcze raz obejrzeć, moją skromną osobę w ogólnopolskiej telewizji, to jest ten człowiek tutaj pod napisem Wrocław, tutaj po lewej stronie to jestem ja, prawda, to jestem ja, Dariusz Kraśnicki, lekarz medycyny pracy, uprawniony do badań na broń. Moja firma jest Wewro, Sławiu, prawda? Zobaczymy, czy, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie. Jeżeli nie, nie ma więcej pytań, to po prostu temat kończę. Jest piątek. Jest piątek. To jest dla mnie taka pora nietypowa do hangoutu, także być może jest coś ciekawszego innego w telewizji, prawda? Nawet tej TV nie, czy w jakiejś innej telewizji, żebyś sobie chciał zobaczyć, prawda? Także yy, widzę, że pytań, pytań nie ma. Także na tym, na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, mówię pora nietypowa, ponieważ chciałem się po prostu pochwalić jakimś nowym wyczynem prawda, w moim życiu. Natomiast jeżeli chodzi o firmę, bardzo dużo pacjentów, bardzo dużo pacjentów z Ukrainy, prawda? bardzo dużo różnych innych cudzoziemców, bardzo dużo medycyny pracy i muszę też powiedzieć o jednej rzeczy, a mianowicie paradoksalnie coraz mniej badam myśliwych, tych, którzy chcą wstąpić do jakichś tam kół łowieckich. To myślistwo troszeczkę z stało się mniej popularne. Prawdopodobnie z tego powodu, że no jest taka troszeczkę nagonka na myśliwych i zarówno przez ekologów, jak i przez telewizję, przynajmniej te antyrządowe. Również ostatnio tam nakręcono jakiś reportaż o moim koledze lekarzu, który troszeczkę mu woda sodowa do głowy uderzyła zaczął się troszeczkę zachowywać jako ten myśliwy, nie za bardzo, że tak powiem, porządnie, prawda? Nagrano go gdzieś tam rzekomo pod wpływem jakiegoś alkoholu podczas polowania, również jakieś takie zachowania niegodne myśliwego. Oczywiście każda strona tutaj twierdzi twierdzi co innego, prawda, ten twierdzi, że, że jego się tam uwzięli, prawda, yy, że się na niego uwzięli. Telewizja twierdzi, że, że to wszystko było łatwe. Po prostu został nagrany takim, jakim faktycznie był, prawda. Prawda zapewne leży gdzieś po środku, ale ten człowiek jako myśliwy, jego kariera jest troszeczkę tutaj zakończona, a jednocześnie myśliwstwo jest takie no, mniej popularne z tego powodu, prawda, bo jeżeli się człowiek ma użerać z ekologami, użerać się tam z innymi ludźmi i tak dalej, i tak dalej, to lepiej sobie kupić jakąś broń sportową, pójść na strzelnicę, fakt, że badania na broń przechodzisz raz na 5 lat, ale masz przynajmniej święty spokój. Dobra, także Krzysiek i Łukasz, dzięki za tutaj, za uczestnictwo w transmisji. Na tym kończę. Jeżeli oglądasz już w powtórce, to daj komentarz już pod tym wideo. I do zobaczenia wkrótce.